Restauracja Ratuszowa w Krakowie Pamiętam kiedyś taką we Wrocławiu A zobaczymy co oferuje Ratuszowa w Krakowie Miejsce prześliczne Wprawdzie przed chwilą troszeczkę popadało Ale Zdecydowaliśmy się coś tutaj zamówić widzę, że proces decyzyjny nie jest łatwy czekam spokojnie, aż żona się uspokoi